Zdobyliśmy AWS Premier Partnership. Tak, kosztowało nas to sporo wysiłku. Tak, to jest świetna okazja do świętowania. Ale jak jutro wrócimy do biurka, odpalimy projekty, zadamy sobie pytanie, no a co tak naprawdę daje nam ten AWS Premier Partnership? I wiecie co? Mógłbym wymieniać, że jako pierwsi w Polsce mamy tą szczególną odznakę, że mamy dostęp do materiałów szkoleniowych z aws i tak dalej. Ale tak naprawdę projektach, które wykonujemy na co dzień dla dziesiątek naszych klientów, nie zmienia się wiele. AWS nagradzając nas najwyższym poziomem partnerstwa docenia naszą rolę w modernizacji sposobu wytwarzania oprogramowania. Do tego potrzebne są nie tylko zaawansowane umiejętności zespołów PGS Software, ale też determinacja w dążeniu do dbałości o stan, nowoczesne standardy budowania oprogramowania. Bez tej determinacji zostali pewnie byśmy z monolitami wdrażanymi na serwery on-premise metodą copy of clay. Cały wysiłek włożony w pubskit technologiczny, w certyfikaty devopsowe, w domain dream development, w ściany zaklejone karteczkami podczas event-stormingu, w architektury mikroserwisowe, um, pozostałby w sferze umiejętności czysto teoretycznych i wykorzystywanych w praktyce. AWS Premier Partnership to nie jest pojedynczy krok. To nie jest przejście z punktu A do punktu B. To wieloletni proces zdobywania umiejętności, wypracowywania w projektach nowoczesnego podejścia do dostarczania, do architektury, do nauki narzędzi i ich praktycznego wykorzystania. W PGS Software wiemy, jak ważny jest rozwój. Ale co istotne, wiemy, że ten rozwój nie dotyczy tylko i wyłącznie naszych umiejętności. Nie robimy przecież software'u dla samych siebie. Dzięki partnerstwu działamy w tandemie. AWS dostarcza świetne narzędzia. PGS Software dostarcza wiedzę i doświadczenie. Razem pomagamy biznesom podjąć właściwe decyzje, jak przełożyć pomysł na działające rozwiązanie. Wiemy, jak ważna jest współpraca z klientami. Pokazywanie, jaką wartość przynoszą rewolucyjne czasami zmiany procesu wytwarzania oprogramowania, wywracające do góry nogami stare schematy, począwszy od etapów narodzin, idei, aż po końcowe fazy utrzymania projektów. Status AWS Premier Partnera to potwierdzenie roli, jaką PGS Software odgrywa w tworzeniu środowiska, w którym ambitni, zdolni ludzie konstruują nowoczesne oprogramowanie dla biznesów naszych klientów. To środowisko które daje pracownikom satysfakcję z rozwoju umiejętności i ich praktycznego wykorzystania, a klientom satysfakcję ze skalowalnych, łatwo utrzymywalnych i bezpiecznych rozwiązań. To środowisko, w którym po prostu dobrze robimy swoją robotę.